W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy jeżeli Cię złapano za jazdę po alkoholu, skierowano na badania, to jesteś jak ten chłop pańszczyźniany, przypisany do wąpów w swoim województwie, a wiadomo WOMPy są różne, w jednym jest przejść łatwiej, w drugim trudniej. Hmm, zapytanie mojego widza, w zasadzie dwóch widzów. Witam, jestem z Poznania. Czy ja muszę te badania za zabrane prawo jazdy za alkohol robić w Poznaniu? Czy mogę zrobić w innym mieście? Z góry dziękuję za odpowiedź. Inne pytanie yy, Czy te badania lekarskie musimy zrobić w Sosnowcu? Pani ze starostwa twierdzi, że Śląskie ma tylko w Sosnowcu. Czy można je zrobić w innym ośrodku? Nie wiem, na przykład w Opolu, czy we Wrocławiu. Bo tam w Sosnowcu były osoby po raz czwarty, po raz piąty. Jakiś totalny koszmar, totalna paranoja i odpowiem Ci cytując Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się uprawnienia kierowania pojazdami kierowców i przeczytasz tam w takim ustępie pierwszym paragrafu 10, że jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w artykule 75 ustępie pierwszym punkt 3 piąty ustawy chodzi tu o ustawę o kierujących pojazdami i są to wojewódzkie yy, ośrodki medycyny pracy właściwe ze względu na Twoje miejsce zamieszkania, czyli miejsce zamieszkania osoby badanej, czyli tak teoretycznie, jeżeli nawet przez jakiś krótki czas będziesz pomieszkiwał we Wrocławiu, to możesz się zbadać w moim piastowskim mieście w stolicy Dolnego Śląska. W praktyce znam kilka przypadków, że ktoś zbadał się w tym wąpie moim Dolnośląskim, nie miał potem żadnych problemów z akceptacją życzenia w swoim województwie. No, idąc dalej, na dobrą sprawę, jak oni to mają sprawdzić, skoro w Twoim nowym dowodzie nie ma adresu, prawda? czyli co sobie podasz, tak będzie, ale nie sądzę nawet, żeby to kogokolwiek obchodziło płacisz i masz, prawda, znaczy płacisz i masz badanie, bo wynik może być różny. Bądźmy szczerzy, dla womp jest to także dodatkowe źródło dochodów. Natomiast za zjawiskiem takiej turystyki yy, dotyczącej praw jazdy, spotkałem się w przypadku wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego i nagle się okazuje, że yy, Wort Krosno czy sierac jest jakiś taki najbardziej spolegliwy wobec Yy, zdających egzamin na prawo jazdy okazuje się, że tam w tym mieście yy, powiedzmy, zdawalność jest o kilkadziesiąt procent wyższa niż w innym mieście, prawda? Na przykład we Wrocławiu, czyli jeżeli masz czas i na wakacjach chcesz sobie zrobić prawko w innym mieście, to czemu masz jechać tam, gdzie jest najgorzej, jak możesz pojechać tam, gdzie jest najlepiej. To samo dotyczy się do WOMP-ów. To samo też dotyczy się mojej firmy, kiedy nie dalej niż dzisiaj miałem człowieka badającego się na licencję pracownika ochrony z województwa lubuskiego. Ten człowiek przyjechał gdzieś tam z Podgorzowa Wielkopolskiego, konkretnie z miejscowości chyba Międzyrzecz, miałem, przedłużałem prawa jazdy y, y, ludziom z Warszawy, prawda? przyjeżdżają do mnie ludzie z Pomorza, czyli czemu wąpy nie mają się poddać jakiejś trochę grze rynkowej i tam, gdzie jest jakaś najmilsza obsługa, najsensowniejsze podejście do kierowcy, to po prostu ludzie będą siłą rzeczy się garnęli do badań. Także na tym kończę mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny y, transportu. Natomiast jeżeli masz coś ciekawego do powiedzenia na temat eksterytorialnych badań w WOMP-ie, w innym województwie niż do tego, do którego teoretycznie jesteś przypisany, jak chłop do dziedzica, czy do szlachcica, czy pańszczyźniany, prawda, do swojego tam pana, napisz to w komentarzu do tego wideo, podziel się swoją informacją z innymi kierowcami, może to komuś ułatwi zdanie tego, przejście tego badania na prawo jazdy, odzyskanie prawka i mam nadzieję, że będzie to ku obopólnej korzyści, czyli i wąpu i kierowcy.